Cześć, z tej strony Edyta Lidźwiniuk, mama, trener dietetyk. Dzisiaj pokażę Ci mega szybki sposób na pyszne i zdrowe śniadanie. Pierwsze albo drugie yy, i też na śniadanie, które możesz zabrać ze sobą do pracy. Na przykład w takiej butelce. Będzie to koktajl, yy, taki troszeczkę bardziej gęsty, ale już Ci powiem dlaczego. Dla mnie zawsze bazą do wszelkiego rodzaju koktajli, które robię, jest woda. Ale Ty możesz na przykład użyć mleka roślinnego albo jakiegoś innego, yy, które na przykład lubisz. Ja yy, będę używała tej maszyny. Yy, ale ty też możesz zrobić ten koktajl w blenderze więc tak, ja zawsze nalewam trochę wody do tego dodaję koniecznie szpinak, Zielone to jest moje ulubione zielony to mój ulubiony składnik mój ulubiony kolor, więc i ulubiony składnik tylko pamiętajmy też o tym, żeby za dużo szpinaku i jarmużu nie zjadać w sensie nie jeść go codziennie, bo mo może utrudniać wchłanianie, wchłanianie m.in. wapnia ja na przykład szpinak i jarmuż mrożę, więc zawsze mam go po prostu w zamrażarce. Garść jarmużu, garść, garść szpinaków wrzucam do e, koktajlu. Do tego koniecznie słuchajcie imbir. Imbir wspaniale wpływa na odporność, więc dodaję. Do tego banany, by mieć trochę słodszy smak. Oprócz tego pamiętajmy zawsze o odrobinie, ja akurat dodaję tutaj olej, odrobinie tłuszczu, wtedy witaminy nam się lepiej wchłaniają. No i żeby koktajl był bardziej pożywny, dodaję też płatki owsiane, akurat płatki owsiane albo płatki jaglane. Trzy łyżki hops, zamykam, mam nadzieję, że no, wszystko będzie dobrze, zamykam hops, i słuchajcie, 30 sekund blenduje i będziemy miały gotowe śniadanie. Uwaga, trochę będzie teraz głośno. Już jest dosyć cicho, mam nadzieję, że... Wszystkie takie twardsze części się nam zblendowały. Super. I słuchajcie, jak już to jest gotowe, przelewam sobie do karawki. Jeżeli y, nie masz ochoty, to nie musisz blendować płatków owsianych. Możesz je y, po prostu dodać w całości. Wtedy będziesz miała jakby większe uczucia się. Zobaczcie, jaki piękny kolor uzyskałyśmy. Do tego przelewamy to w butle na wynos. Mam nadzieję, że się nie obleje. I słuchajcie, mamy pyszne i zdrowe koktajl, pyszne i zdrowe pierwsze, drugie śniadanie albo też posiłek potreningowy. Kochane, dziękuję Ci za dzisiejsze oglądanie i zapraszam Cię do subskrybowania kanału i mam nadzieję, że będziemy widziały się częściej.